I za czymś gonie, nie, nie tracę pasy tej. Czy kiedyś spotkam? Jest, że zazwyczaj czasem zamyślam się siadam w samochód, szybko wygo. I'm yeah.